Witajcie, Rafał z tej strony. Dzisiaj mamy bardzo fajną audycję dotyczącą aktualizacji aplikacji DJI Fly. Jesteśmy już w głównym menu. W tej chwili dron jest od nas 90 metrów. Przejdźmy sobie w takim razie do informacji About. Ja mam tutaj wersję dla App Store, 1.1.8. Faktycznie jest ta nowa aplikacja. I teraz popatrzmy, czym ona się różni. Przede wszystkim jak popatrzymy tutaj w prawym w dolnym rogu widzimy, że mamy ikonę dotyczącą karty pamięci, rozdzielczość, klatkaż i ilość miejsca, która nam pozostała w tej chwili do nagrywania. Widzicie, nagrywam w tej chwili, jest parę sekund nagrania i widać, że nam maleje ta wartość. Przerzućmy na rozdzielczość 4K, w trybie 4K sytuacja jest widać, że odmienna. Mamy naprawdę niewiele, jeżeli chodzi o miejsce. No dobra, to jest ta podstawowa sprawa. Spróbujmy w takim razie polecieć, bo jak pamiętacie mamy też w konsekwencji poprzedniej też aktualizacji funkcjonalność Bypass. Lecimy w takim razie prosto na to drzewo. Co się stanie? Wymija pięknie i mamy Bypass. Lecimy dalej do następnego krzaczka i sytuacja jest dość klarowna. Wyminął. Super. Ok, jeżeli chodzi w takim razie o pierwszą kwestię, mamy sprawę wyjaśnioną. Ta aktualizacja nie zmieniła aż tak bardzo dużo, jeżeli chodzi o funkcjonalność samej aplikacji DJI Fly. Ale teraz uwaga, bo przejdźmy do naszego ekranu głównego. Jak zobaczymy tutaj w ekranie tym startowym, przechodzimy do profilu i tutaj co się dzieje? Settings, wchodzimy do language i language mamy też w polski polskie, język, trudna język, ale jedziemy z koksem. Zobaczmy. Strefa zalecana, punkty lotu, go fly. Część rzeczy jest po polsku, część po angielsku i wchodzimy do głównego menu. Widzimy, że są tryby. W locie jest trochę takich informacji podstawowych. Powolna karta pamięci, zmień kartę, pułap, auto, RTH maksymalny pułap, maksymalne osiągi. Widać, że nie wszystko jest przetłumaczone dobrze, ale też mamy szereg skrótów. Na no to trzeba zwrócić uwagę. Główne menu, bezpieczeństwo, sterowanie, kamera, transmisja, info. Widać, że być może mieli taką ilość liter, ile było w wersji angielskiej, bo jest nie za wiele. Obstacle avoidance, action, tutaj niestety nie ma tego przetłumaczonego. Wspomaganie lotów, więc widać, że częściowo ta aplikacja jest przetłumaczona, częściowo nie, jeżeli chodzi o maksymalny pułap. Mamy tutaj, możemy to zmienić na 128 metrów. RTH-75, zaktualizuj bazę, no to wiadomo, że chodzi o punkt bazowy, czyli RTH, prawda? Update RTH. Kompas normal. IMO Normal, czyli widać, że nie wszystko jest przetłumaczone, kalibruj tak. Mam wrażenie, że lepiej na tym etapie korzystać z wersji angielskiej. Zależy też, jak kto sobie radzi z angielskim, ale tutaj faktycznie jest e, tak sobie. Przejdźmy do sterowania. Tutaj widać, czy to jest to e, menu control. Jednostki metryczne, skanowanie celu, czyli target scanning. Nie wszystko powinno być tak przetłumaczone, mam wrażenie. Gimbal, tryb śledzenia, tryb FPV, też to nie jest śledzenie, tylko to jest tryb stabilizacji w poziomie. prawda? Pozostaje w poziomie podczas ruchu drona. Zezwalaj na obroty gimbala. Bardzo dużo skrótów, zaawansowane ustawienia gimbala. Ładowanie telefonu podczas lotu. Tryb drążków drugi i teraz to, co możemy zrobić z klawiszem funkcyjnym. Centrowanie gimbala, dodatkowy LED, Tago, Map, Live View. Gdyby ktoś nie znał tej aplikacji dobrze, miałby naprawdę ciężko obsługiwać ją w wersji takiej polskojęzycznej. Zobaczmy, jak wygląda samouczek. Przed uruchomieniem upewnij się, że dron wylądował. Sparuj z dronem, łączę. Ok, przejdźmy do kamery. Format kolor, format kodowania. Antymigotanie, tak, napisy wideo, histogram. No napisy wideo, nie wiadomo co to jest, prawda? Ostrzeżenie od namiernej ekspozycji, czyli to jest ta nasza zebra. Autosynchronizacja zdjęć HD, siatka, balans bieli. Cash podczas nagrywania, czyli pamięć cash, maksymalna pojemność cash wideo. Jeżeli chodzi o transmisję, gładki, no nie wiem czy to jest gładki, to jest dobrze. Rozdziel, lecz, rozdzielczość, nie? częstotliwość, te e, skróty są takie sobie, no i już e, info, e, menu About, tutaj mamy parę informacji ale większość to jest skrótów. No dobra, słuchajcie, z tego co widać, to można powiedzieć tyle, że faktycznie ta aplikacja jest po polsku już przetłumaczona, natomiast ja e, zrobię jedną rzecz, a mianowicie wejdę w ustawienia i zmienię ten, e, ten język na angielski jak na razie, jako że polski język trudny język, a po angielsku będzie pewnie łatwiej. Bardzo dziękuję Wam za udział w dzisiejszym programie i za oglądanie. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do zobaczenia przy kolejnej audycji. Cześć. Jeżeli oglądasz tutaj tej chwili to mam dla Ciebie upominek. Jest to mój darmowy warsztat dotyczący filmowania dronem. Zachęcam Cię bardzo serdecznie do zapoznania się z treścią. Zawarłem w nim szereg ciekawych uwag i wytycznych dotyczących właśnie wykonywania ujęć filmowych z powietrza. Życzę wszystkiego dobrego i do zobaczenia już wkrótce. Cześć.